Hejka, hejka, witam na nowej naszej wyprawie. No czy wiatr wieje, chyba nie będzie słychać. Zaczynamy naszą nową wyprawę, wzdłuż wybrzeża Polski, zaczynamy we Władysławowie i zobaczymy dokąd dojedziemy, mamy 5 dni na to. Gosia nicie skarby, dwie kawki mały beczaczek jak tam Gosia, ciepło? wyjeżdżamy sobie z Władysławowa bardzo ładna ścieżka zrobiona jest Jedziemy w stronę Jastrzębi Góry dojechaliśmy do Jastrzębi Góry I proszę bardzo, go ja sobie konsumuj. Do końca. No to w końcu dojechaliśmy do łeby. Masakra. Dzień dobry. Dzisiaj jest 3 sierpnia 2019 roku. Obudziliśmy się na kempingu. Pokażę, jak wygląda.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 Postanowiliśmy jechać ścieżką rowerową R10 do miejscowości rowy, lecz niestety ścieżka jest, prowadzi po takich zagęszczeniach, albo my się pochrze, nam się może pochrzeniło. jechaliśmy też na Google trochę i prowadziło nas w takie krzaki, że po prostu nie wyciągałem kamery, ponieważ tak komary żarły uciekaliśmy. No nic, jedziemy teraz drogą po prostu, no zobaczymy jak to będzie. Może gdzieś się uda się skręcić w bok, żeby tak cały czas szosą nie jechać. Cały czas jedziemy ulicą. SUPS 32. Mieliśmy plany, jedziemy do Ustki. Znaleźliśmy sobie takie miejsce, mamy jakieś drewienka, świetne miejsce, żeby oprzeć rower z przyczepką. Jest godzina 16. Zostało nam 45 km do Ustki, troszkę późno wyjechaliśmy. A to my jeszcze nie dojechaliśmy o, Dobra, tak U, Powiem wam, że jestem wykończony Ta przyczepka mi daje w kości nie, nie myślałem, że aż tak będzie ciężko ten kemping który zamówiłem? Tak oh, To dobrze, bo już nie muszę ujaźć dalej elegancki porządeczek, wszystko poukładane w szafie ja niestety mam bajzę ale mam na to wytłumaczenie ponieważ ja byłem w y, toalecie prysznic brałem i tak dalej ale Gosia w tym czasie porządkowała, pilnowała to układała, a teraz Gosia poszła się kąpać, a ja zrobiłem nam rosołek tutaj, są dwa kubeczki rosołek, Czekam, aż się zaparzą jedyny mankament, który musiałem rozwiązać to był ten czajnik jak widać nie ma rączki ją dzisiaj ułamałem Jedziemy nad tym morzem, jedziemy i ciągle nie mogliśmy trafić na to morze. Nie? No w końcu jesteśmy w porcie. Kładeczka ułożona Nie z Grazie. Hejka, hejka. Jesteśmy na plaży w Fusce. Plażujemy sobie z Gosią. E... Nie jedziemy. Nie jedziemy dalej. Stwierdziliśmy po prostu, że musimy się wyplażować troszeczkę. Nad morzem w tym roku byliśmy, ale bardzo krótko i byliśmy w ogóle nad no, morzem? Przepraszam najmocniej. Nad morzem w tym roku nie byliśmy. Jesteśmy pierwszy raz i właściwie pierwszy dzień na plaży. Bo jedziemy wzdłuż tego wybrzeża Jechaliśmy wzdłuż wybrzeża e, Polski, zaczynając od Wody Słowowa. I powiem Wam szczerze, ani razu na plaży nie trafiliśmy. Masakra. Jechaliśmy, wstawaliśmy, przyjeżdżaliśmy. bo już późno, bo <głos》> się wysypiał na nogę piasek. E, nie denerwuj mnie, bo nie stracę wątek. Mów tam wątek. swoje. Mów tam swoje. <głos》> tam swoje. <głos》> ok, w każdym razie. E, jakoś tak nie składało się, żeby przejść na plażę. Chcieliśmy zachód słońca nagrać, ale no, nie udawało się. No i postanowiliśmy więc, e, że dzisiaj jakoś że i tak muszę odpocząć, bo niestety z tą przyczepką dałem za mocno, naciskałem nogami na pedały i i troszeczkę mięśnie odmówiłem posłuszeństwa, muszę odpocząć. Jedziemy jutro, 20 km, jutro mówię, wtorek jedziemy 20 km do Słupska i potem jedziemy ze Słupska do Gdyni, w Gdyni się przesiadamy i jedziemy do Bydgoszczy. Mamy tylko jedną przesiadkę dzięki temu, a tak byśmy mieli trzy przesiadki. Więc tam się opłaca zostać tutaj, po prostu się wyplażować, wygrzać na słoneczko, poopalać je, bo jestem biały jak śnieg. Kupiłem kukurydzę, nie wiem, zasłużyłaś? Tak, teraz będziemy jeść kukurydzę. Niestety tego wam nie pokażemy. No to rozpoczęliśmy nowy dzień. Dziś jest poniedziałek, 5 sierpnia 2019. Rowerki już mam wystawione, kawa się robi po mojej prawej Jeszcze nie byłem w łazience, ja się nie oguliłem, przepraszam hmm. hmm. <gryśla> Jakieś komarzyca mnie ugryzła Swędzi mnie Tyle z przygód rannych Hello, hello, witamy na trasie Troszkę lepiej poczuły się moje nóżki, postanowiliśmy dzisiaj jechać sobie do rowów Jakieś 19 km w jedną stronę Pewnie zrobimy więcej bo pobłądzimy, bo chcemy trochę niezbadanym terenem jechać, a nawigacja pokazuje nam ulicą 19, ale to i dobrze. To jest powrotem, jak zrobimy, tak z 50 będzie dobrze. Poćwiczą sobie nóżki trochę, niech, niech ćwiczą. Dobra, pogoda jest, jaka jest, słońca nie ma, zimno w miarę nie jest, jest dobrze na rower. Jedziemy szlakiem rowerowym, którym mieliśmy przyjechać z Rowów do Ustki I jedziemy z Ustki do Rowów tym szlakiem No i z drugą stronę wyszło Dotarliśmy do Orzechowskiej Wydmy Idziemy zobaczyć co tam jest Tutaj mamy orzechowskie wydmy, według informacji przeczytanej na tablicy w średniowieczu, ludzie powycinali las nadbrzeżny, no i wiatr naniósł wydmy, które zablokowały rzeczkę, odpływ rzeczki do morza Orzechówki. I wtedy się okazało, że się zrobiło rozlewisko, a potem jezioro, które niestety było nie na rękę ludziom, ponieważ zalało łąki pola, w związku z tym rycerze postanowili i zawołali ludność, która przekopała dużym kosztem i dużym wysiłkiem. Przekop spowodował, że jezioro zniknęło, tam zostało tylko małe jeziorko, gdzie łowiono ryby. To zrobiliśmy sobie pętelkę i teraz wyjeżdżamy w lewo do rowów, do miejscowości rowy. Może tak, nie że wpadniemy do rowu, tylko do miejscowości rowy jedziemy. No cóż, różne zachowania na drodze można napotkać. Proszę bardzo, jakie fajne miejsce. Stacyjka rowerowa. Biały rower u góry. Biały rower na dole. Gosia zwinęła rower. Jest lustereczko, w którym mogę się przejrzeć. Strasznie się z Gosią zmęczyliśmy. Musieliśmy sobie w Wytowie posiedzieć. Po 6 kilometrach jesteśmy tak padnięci. Właściwie dziewięciu. No bo jeszcze zrobiliśmy pętlę wokół orzech... orzechówka. Orzechówka. Orzechowa. Orzechowa. Nie pamiętam. Nie pamiętam, A przed chwilą tam byliśmy, nie? No bo rzeka jest Orzechówka, tak? No, ale to no, nie wiem. Nieważne. Jesteśmy na wakacjach. Kosia znalazła lusterko i proszę. To dalej. Oczywiście, standardowo, pobłądziliśmy Gosia, dzisiaj jest fotografem. <gryny> a tam jezioro Garpie. Jesteśmy w Słowieńskim Parku Narodowym O właśnie Wodziowe jeziora, wokół boku jeziora, tutaj mamy takie drogowskazy, Gosia jest bardzo głodna i dlatego o rowach wspomina i do rowów jest 3,6 w tym kierunku, a Gosia jest na mostku. Sobie takie deserki lodowe i kawy mrożone a ten jest tofie, a ten jest krokolad. czekoladowy tak. no to wcinamy Tym, ty, ty, ty. Mm. to jest to zdrowy Gosia już pojedzona całą pizzę zjadła nawet się pochwaliła, że zjadła naprawdę głodna była no. kaszmina, <grymne> zwinna. Ale poszła. To wyjeżdżamy sobie z zrogów powoli. Trafiliśmy na czerwony szlak, szlak pieszy, jedziemy wzdłuż plaży, która znajduje się po tamtej stronie, a my ciągniemy do ustki na razie słoneczko jest, jest cieplutko jest fajnie Musia gdzie się wykąpać Skoczy z klipu? O nie Gosia nie rób tego My cię bardzo prosimy Nie nie nie Stój A zawróć Zawróć O właśnie o to to to to do rowerku tak i pojedziemy sobie dalej. O podejdź w stronę morza. będzie go się przetrzepać. Przez Jadę drogą świętego Jakuba do Santiago de Compostelo prowadzącą. jedziemy do pola namiotowego I wyjeżdżamy powoli z kempingu. Kemping morski. Kończymy już dzisiaj naszą przygodę. Wylądowaliśmy w Słupsku na dworcu, stąd będziemy jechać do Gdyni, Gdyni przesiadka i potem do Bydgoszczy. A tu stoi nasz pociąg, który mamy jechać, ale jeszcze na razie jest zamknięty. Samy jak mokre szczyny.